O! Fuck baj! Turu, tu tu, tu Turutu! Turun, turum, tu! tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ej, dzień dobry! Witam w pierwszym odcinku z takiego bawienia się Ubuntu. Takiego 14, takiego starego. Naj pierwszego powierzemy w tym odcinku dzięki, ja, aha, aha, aha, aha, dobrze, it. no, jest tam, woj, Warszaw, Polski, i, mała Ale, ładnie poszło, skipa to. No ja chcę podświetlić. Daj sobie Ej. A to nie. Ja, tutaj ja piszę jeszcze dobra, tak będzie. A, dobra, Beczko. Dobra. Dobra, to teraz się będzie instalować, instalować, to się będzie instalować. Tak widzicie. To cięcie i się skończy cięcie, jak się przez bierze. Tutaj faję, muszę z sobą wiedzieć, żeby było... Jakieś... E, dobra. Już się pobrał, a więc uruchamiam komputer i teraz start with a sekunda, trzeba zrobić. No, a, będzie. Wyjdę. Oj, to, jest to ta, Co robisz?